Formowanie tłuszczu podczas snu nie jest niczym niezwykłym. Czemu? Bo kiedy idziesz spać twoje ciało nie rozkłada materiałów tak szybko. Składniki tego napoju pomogą twojemu organizmowi szybciej rozkładać materiały tak aby nadal spalał tłuszcz podczas snu. Jak to jest możliwe? Ponieważ wszystkie składniki tego napoju przyspieszają metabolizm więc kiedy pijesz go przed pójściem spać twoje ciało szybko rozkłada wszystko. Ogórki są bardzo dobre do walki z tłuszczem. Są ważną częścią każdego planu odchudzania. Jeden pełny ogórek ma tylko 45 kalorii i są pełne błonnika i wody dwie rzeczy ważne dla spalania tłuszczu. Poza tym są bardzo chłodne i nadają temu napojowi wyśmienity smak. Pietruszka i kolendra mają bardzo niską kaloryczność, a obie są pełne przeciwutleniaczy. Imbir pomaga organizmowi szybciej rozkładać materiały i zatrzymuje zaparcia. Ten składnik pomoże spalić tłuszcz podczas snu. Sok z cytryny jest dobry do wypłukiwania toksyn, które nagromadziły się w organizmie. Inną rzeczą, która jest dobra dla utraty wagi jest sok z aloesu. Jest pełen przeciwutleniaczy i pomaga blokować wolne rodniki. Dzięki tym prostym składnikom, które możesz odebrać w swoim sklepie spożywczym, możesz zrobić ten napój utrata masy ciała w mgnieniu oka. Składniki 1 cytryna. 1 ogórek. 1 łyżka startego imbiru. 1 łyżka stołowa soku z aloesu. Pęczek kolendry lub pietruszki. 1 z dwa szklanki wody. Przygotowanie. Dodaj składniki razem zmiksuj je i wypij szklankę soku przed snem.